Cześć, witajcie! Jestem Foxon, a w dzisiejszym materiale pokażę Wam 5 najtańszych nowych samochodów. Przyjrzymy się jakiego wyposażenia i jakich silników możemy się spodziewać. Zapraszam do oglądania! Miejsce 5. Volkswagen Up Volkswagen Up to miejski samochód produkowany przez niemieckiego producenta. Pierwszy raz pojawiły się na drogach w 2011 roku, a w 2021 nastąpił facelifting modelu. Jego największe zalety to niskie zużycie paliwa i kompaktowość, która świetnie sprawdza się na zatłoczonych miejskich parkingach i ulicach. Volkswagen Up został przez Niemców wyceniony na 61 190 zł, co daje mu piąte miejsce w dzisiejszym rankingu. Najtańsza konfiguracja nazwana została Move Up. Po uiszczeniu odpowiednich opłat możemy odebrać auto na stalowych 14, a odpychać go będzie silnik litrowy 66-konny. W środku samochodu zamontowane będzie radio i gniazda USB, klimatyzacja, regulacja elektrycznych podgrzewanych lusterek. Chyba wszyscy się zgodzimy, że do miasta tyle powinno wystarczyć. Miejsce czwarte. Jako pierwsza poniżej progu 60 tysięcy złotych schodzi Dacia Sandero. Lubiany przez Jamesa Maya samochód możemy nabyć mając w portfelu 59 900 złotych musimy rzecz jasna wybrać najtańszą wersję Essential. W standardzie znajdziemy stalowe felgi, 15-calowe, a w ruch wprawiać nas będzie silniczek o pojemności 1 litra i mocy 90 koni. Jazdę umili nam radio sterowane z kierownicy i prawdę mówiąc to tyle. Nie dostaniemy ani klimatyzacji, ani elektrycznych lusterek. Pasażerowie będą korbić jak na rowerze. Jestem bardzo ciekaw, co oferować będą jeszcze tańsze modele. Miejsce trzecie. Mitsubishi Space Star Dzisiaj brązowy medal wędruje do Mitsubishi, a dokładnie mówiąc do modelu Space Star. Nowy nabywca musi przeznaczyć na niego 57 990 zł. W konfiguratorze znajdziecie go pod nazwą Inform. Space Star to kompaktowy samochód rodem z Japonii, charakteryzujący się głównie ekonomią użytkowania. W 2020 roku odświeżono jego wygląd poprzez facelifting. Autko dostało większy lot powietrza, Zmieniono zderzak i reflektory, zmieniono kształt atrapy chłodnicy i kilka innych elementów. Mitsubishi sprzedaje swojego bazowego miejskiego wojownika z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 71 koni mechanicznych na 14-calowych, stalowych felgach. Będziemy musieli niestety pogodzić się z brakiem radia czy chichotem pasażerów tylnej kanapy, bo podobnie jak w Daci będą mieli korbki przy swoich drzwiach. Na szczęście latem schłodzi nas manualna klimatyzacja. Miejsce drugie Hyundai i10 Drugim najtańszym dostępnym w Polsce samochodem okazuje się być Hyundai i10. To kolejny mały miejski samochód na liście, ale chyba to nikogo nie dziwi. Dysponując kwotę 54 600 zł możemy pozwolić sobie na wersję Pure. Pod tą nazwą kryje się benzynowy silnik 1.0 o mocy 67 koni i jak się zapewne domyślacie mocno podstawowe wyposażenie. Felgi stalowe, 14 calowe, brak radia, brak klimatyzacji, ale za to jest pomad, więc o ile wytrzymamy duch hotelatem, jest to auto godne rozważenia nawet na dłuższe trasy. Miejsce pierwsze: Kia Picanto Za 53 900 zł możemy nabyć Kia Picanto. Jest to koreańska wizja samochodu miejskiego. Charakteryzuje się głównie kompaktowością, zwrotnością i niskimi kosztami eksploatacji. Najtańsza oferowana konfiguracja nazywa się M, z benzynowym silnikiem o mocy 67 koni mechanicznych. Samochód otrzymamy na stalowych, 14-calowych felgach. Kija pozytywnie zaskakuje wyposażeniem, znajdziemy w niej klimatyzację, szyby w prądzie przód i tył, radio bluetooth, port USB, podgrzewane elektryczne lusterka, a nawet automatyczne wyłączanie silnika na postoju. Trzeba przyznać, że w porównaniu do pozostałych omówionych samochodów, pozytywnie odstaje od reszty stawki i absolutnie nie ma się czego wstydzić, wybierając nawet ten najuboższy wariant. Kia wygrywa zatem podwójnie, nie dość, że jest najtańszym nowym samochodem, jaki możemy kupić w Polsce, to na dodatek będzie przyzwoicie napakowana różnymi wygodami. Powiem Wam, że i tak jestem zaskoczony tym, co oferują najtańsze modele. Wydawać się może, że to bardzo mało, ale pamiętajmy, że teraz wszystkie nowe samochody są wręcz nafaszerowane systemami bezpieczeństwa. Nie wspominałem o nich, bo jest to wyposażenie obowiązkowe, a na pewno ma wpływ na zagospodarowanie przestrzeni mojego auta i również koszty jego produkcji. Ceny samochodów też wyraźnie poszły w górę względem poprzednich lat, ale one są atakowane przez wszechobecną inflację. Jestem ciekaw Waszych opinii. Jaki samochód najbardziej przypadł Wam dzisiaj do gustu? Może uważacie, że żaden, bo wszystkie są za drogie względem ich możliwości i komfortu? Dajcie znać w komentarzach. Subskrypcje i lajki dają mi ogrom radości. Rozważcie zrobienie mi dnia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy, cześć!